Ja, Zapraszam do subskrybowania tabletek z ulicy. Jesteśmy obecnie na zbomadzeniu kodu Komitetu Obrony Demokracji. Przepraszam, przepraszam, co ma sądzi o tym? Co ma o tym wszystkich sądzi? Nie wiem do końca. E, prawy, prawy manifest, we mnie we mnie narodowe emocje, on walczą konstytucję. Mm, więcej policji jest po prawej stronie. Wydaje mi się, że są bardziej żywiołowi niż ta lewa, pisowska. Chyba ich przegoniła jeśli chodzi o głos. Co nie wygrywa kot w tym tarciu. Więc są za so, so, so, so, so so zawody, tak? On się przyuczy do wygranych, bo, bo nie lubię przegrywać. Proszę pokazać jakiś znak, że jest pan solidarny. Okej. Okay? To po migowemu. Idy już nie pamiętam. Okej, okay, dziękuję. Dlaczego ja tu jestem? Ja tutaj przede wszystkim jestem personalnie, którego tutaj Macina Chorały, Michała Robota i tej paru osób działa się tej gminskiej Podpisu, ale przede wszystkim przyszedłem tutaj po to, żeby zaprotestować przeciwko skandalicznemu moim zdaniem akcji wygwizdywania prezydenta, jednak wybranego mimo wszystko większością, większością głosów. Można mieć zarzuty co do konkretnej komentarnej decyzji pana prezydenta, ale traktowanie jego, jego przyjazdu w ten sposób. Nie podoba mi się, chciałem tutaj przeciwko temu zaprotestować. Powiem, że panu prezydentowi należy się godne przyjęcie, szczególnie, że nie gości aż tak często w naszym mieście. Zawłaszczenie! Nie ma sobie na niszczenie całej Polski! Większość osób nie jest w żaden sposób formalnie z, związana z tej sprawie i sprawiedliwością czy czymś, tylko to jest grupa osób, która jest przywiązana do Pana Prezydenta i do zwyczaju, że Pana Prezydenta należy, należy powitać godnie, a nie gwizdami, e, jakimiś e, e, unijnymi flagami odwieszonymi wszędzie. My tutaj stoimy, my jesteśmy w Gdyni, jesteśmy w Polsce, tutaj wiszą polskie flagi, a tam dalej e, wiszą flagi unijne. decyduje polityką zajmować to musi on pomigować jako rozsądną dobro wspólne w znaczeniu dobra społeczeństwa polskiego narodu, czy swojej społeczności lokalnej, jeżeli działa w samorządzie a jeżeli tak nie uważa, jeżeli ma inną zasadę, jeżeli na pierwszym miejscu jest dla niego jego własne dobro albo jakaś wąska grupka to niech się lepiej wycofa z polityki ale w sumie wszystko przebiega spokojnie policja jest dużo obstawia dobrze cały obszar Mimo, że piketujących po obu stronach jest bardzo dużo yy, to żadnych incydentów nie ma i wszystko się tam ogranicza generalnie do yy, jakichś co najwyżej uszczytli, uszczypliwych okrzyków i, transpar i transparentów z karykaturami i innego typu rzeczami po drugiej stronie. Yy, no, teraz słyszymy solidne różne gwizdy dzięki ze strony właśnie kodu tam ich i tam stoi całkiem spora grupa. Teraz czekamy na yy... Prezydenta naszego. No podoba ma się zabić za jakieś pół godziny, podarze. W, w sumie teraz za jakieś niby 10. Czekamy, nagramy go i następnie wrócimy go do całego materiału i opublikujemy nasze relacje. Właśnie nie mogę, bo się nie mogę. Nie mam pojęcia. Dobra, tak nie wyniamy. ładnie wygnamy, więc możemy mówić dalej. Prezydent przyjechał na uczestną sesję Rady Miasta Gdyni eee, i w związku z tym w, tam w, w środku w Teatrze Muzycznym znajduje się cała Rada Miasta Gdyni, znajduje się Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni i znajduje się pan prezydent ze swoim otoczeniem, do tego jeszcze widziałem pana Piotra Dudę, eee, szefa Solidarności, no i życzę zna prezydenta miasta Wojciech Szczółka.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 Oddaję mi drogą Jurkowi Oleszczukowi. Witam no, Państwa, od 38 lat mieszkam w Gdyni. To nie jest moje rodzinne miasto, ale teraz jest jakby moim miastem. W ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych doszło do zmiany władzy. Każdy z nas głosował według własnych poglądów i przekonań. Nie podważamy wyników wyboru. Widzieliśmy, że będą zmiany. Mieliśmy nadzieję, że będą one dobre dla kraju i dla ludzi. Bardzo szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Już pierwsze dni nowej władzy przyniosły niepokojące zmiany. Pierwszy to zamach na demokratyczną instytucję państwa, Trybunał Konstytucyjny. Wtedy to po raz pierwszy wraz z grupą osób o podobnych poglądach postanowiliśmy zaprotestować i wyrazić swój sprzeciw. Za własne pieniądze zamówiłem panel i zrobiliśmy rzutkę po 80 zł na autobus do Warszawy. W drodze dowiedzieliśmy się, że jesteśmy gorszym sortem Polaków, a nasz sprzeciw jest od, opłacany przez Pana Petru w Petru Dolara. Kłamstwa i sytuacje pomówienia to na, a rzecz na w chodziliśmy na chwilę. demokratyczne wolne media pomoże dla demokracji. Tym razem ogłoszono nas... Resortowymi dziećmi, cyklistami, wegetarianami i ludźmi od Wegetarianami? Od Jeden jest cyklista, Wegetarianami? A to... Nieładnie, nieładnie, nie tak nie wolno Cyklisi wszystkich krajów, łączcie się! Nie przychodzimy tutaj z nadmiaru wolnego czasu! Do tego nie dojdzie zamiast prezydenta Andrzeja Dudy będziemy mieli przed Trybunałem Stanu Andrzeja bez Krakowa. Dziękuję bardzo. w tym pięknym mieście. Powszechnie uważa się, że województwo pomorskie jest kolebką PO, więc pragnę zaznaczyć, że też nie z tego powodu zabieram głos, bo nigdy nie byłam członkiem tej partii. Nie oderwano mnie też od żadnego koryta na skutek wygranej pisów. Jestem tu i należę do kodu, ponieważ nie zgadzam się z polityką buty, arogancji, hamstwa i dzielenia Polaków na lepszych i gorszych. Spanią. Widzisz, spanią? Po tych wszystkich, spanią? i Panią? ostatnich szczególnie, czekam, na bry wszelki bry. wypadek sama siebie poddałam lustracji. O, bry. Bry. Bry. Bry. Okazało się, że moi przodkowie, faktycznie, części ich jest w Katyniu, część ich jest w innych grobach. No ale czy to jest moja zasługa? Jaką ja no, no, ponoszę zasługę? Czy ja teraz mam chodzić w glorii i chwale tego, że jestem potomkiem bohaterów? No chyba to są bzdury jakieś. Tak jesteśmy Brawo. manipulowani. Brawo. Ale żeby jednak nie było za wesoło, żeby jednak nie było za wesoło i za słodko, to jednak próbowałam dalej coś znaleźć. I znalazłam, słuchajcie, kolejne karygodne moje powiązania niemieckie. Bo przyznaję tu publicznie, słuchajcie, przyznaję, że kocham, kocham z wzajemnością w bez, całkowicie bez granic. Kocham niemieckiego owczarka. Ja! Moje... W trakcie dociekliwej analizy, w trakcie bardzo dociekliwej analizy, odkryłam również dziwny gen, który możliwe, że rząd będzie w tej chwili mógł poddać badaniom. Ponieważ obawiam się, że ten gen mogłam przekazać przyszłym pokoleniom. Moim wnukom mają 8,5 roku. Mój wnuczek, jako urodzony dżentelmen, już w chwili narodzin, jako pierwszeństwo oddał swojej siostrze przyjście na świat. I teraz, słuchajcie, okazał się trwanym biznesmenem. Te trzy minuty warte są pięć stów! <śleszy> Kochani, tutaj między nami jest mój mąż, jest również moja córka, Druga jest daleko, ale mówi, że całym sercem też jest z nami. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Kochani, ja zwykła Polka i zupełnie zwykła patriotka jestem tu wśród, ob wśród obrońców demokracji naszego kraju. Moje córki mówią, że są ze mnie dumne. A mój wspomniany, już ośmioletni Wnusio Maciuś, oglądając zdjęcia z naszych manifestacji, powiedział tylko No, no, przybij piątkę, babcia szacun! Babcia szacun! Babcia szacun! Babcia szacun! Babcia szacun! Babcia szacun! Babcia szacun! Babcia szacun! Babcia. Dziękuję wam I do miłego zobaczenia Musimy bronić demokracji tak. Demokracje, Obronimy Demokrację Obronimy Demokrację Obronimy Demokrację Pi stoi Chodu nie ma Tak grono Rozmyło się I poszło do domu po strajkowaniu. A Dawid pije kole? Bardzo ładnie Dawid. Wie pan jak to się ładnie nazywa? Takie komunikaty to są werbalizmy A wie pan co to jest werbalizm? Nie. Jest to komunikat bez pan żadnej treści Pan bardzo mądry przekazu. jest i wkrzepam jest mądry. za swoją coś. mądrością. Nie, proszę po No powiedz pan coś mądrzejszego, bo pan tylko tak się łódka tego, bo ja może takiego czegoś nie słyszałem i od razu.. No sąd, są długi. Niech pan powie, panie zaraz panist. A jaka jest pańska emerytura, zapytamy. 1800 zł. I pan z nimi idzie i stoi, A co? A co? A co? A co? A kto? ma dużo, Dzisiaj ma dużo. dzisiaj. ma Kto to, To koty, którzy mają po 300 tysięcy, po 200, po 100. co no, dobrze, to proszę Cześć pana, uznajmy, ale nie, poczeka pani, dajmy się pójść, uznajmy się, po, uznajmy się to, ale nie, po, pan poczeka, pan poczeka, Jak ale, po, ale pani pan poczeka, dobrze, uznajmy, że niszczą przemysł, proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób. Ja ja jestem młody, nie jest znam się, proszę powiedzieć w jaki sposób niszczą jeżeli... Jeszcze dosta, nie ale nie, nie, nie, wszystko idzie w górę. Ale nie, nie, nie, wszystko idzie w Ale nie, nie, nie, nie, no. dosta, nie, Ale docą? nie, nie, nie, nie. Panę, nie. Panie panie... To wszystko idzie w górę. komu to poda, bo ja się nie znam, ja nie jestem nie. w pan to, nie wiecie, się ode mnie. Proszę mi powiedzieć. To nie będą. Ale, ale... Bez mojej strony się możemy